Krapkowice ulicy sądowej i młyńskiej, a to mi wygląda na jakąś remizę strażacką. Tuż obok kościoła. Dach tejże remizy wygląda na odrestaurowany.